Hej Żuczku! Cześć! Co robisz? Robię kolaną kawkę. Zobacz, że wam tutaj różne elementy, żeby były cieplutkie. Mm -hmm. Do kawki. I co będziemy robić? Aha, szukam kubeczka też teraz, do kawki. Kubeczek jest bardzo ważny. Tak, ten odpowiedni kubeczek. Szukam, szukam tego dla Ciebie zdajduźki. Siemko. Siema. Witamy w naszym kolejnym e, wlogu. 14 Czternastym już? 14 już tak. I dzisiaj e, opowiemy na, wam jak minął nasz e, pierwszy tydzień kwarantanny. Dokładnie. Do której byliśmy zmuszeni. E, tak. Bo przekroczyliśmy granicę Polski, jak wiecie, z poprzedniego odcinka. Dokładnie. Więc działo się przez ten tydzień, działo się. Dużo się działo. Naprawdę. Jak tak zliczyliśmy sobie na, na palcach, ile to tak naprawdę robiliśmy przez ten tydzień, może ilościowo nie było to aż tak dużo, ale nakładem pracy na pewno było to bardzo dużo. Tak, tak. Kawę dobrej roboty daliśmy. Dokładnie. Pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy i na którą czekaliśmy bardzo długo też. To był grill. To był grill. Tak, to był grill na pewno. Grillowanie, czat, I testowanie czat, czat, czat. naszego małego grilla. Tak. Małego... Um... Webera. Webera Smokey Joe'a. Tak. No po prostu super, powiem wam. Jeżeli ktokolwiek zastanawia się nad kupnem jakiegoś takiego porządniejszego mini-grilla, to możemy... Przenośnego takiego, którego można wziąć tak. na plażę, to, to tylko ten. Rekomendujemy Webera Smokey Joe super sprawa, my kupiliśmy z drugiej ręki i był w perfekcyjnym stanie, znaczy nadal jest w perfekcyjnym stanie mm -hmm. i możemy tylko rekomendować solidny grill mm -hmm. w międzyczasie gadka gö robi pacuszki, pekory tu się dzieje, magia też na grillu są kiełbaski, cebulka i będziemy też grillować próbować dzisiaj grillowanych jabłek Poczemu nie? naszy grillowane jabłuszka. Parabucha. Parabucha. Dobrze to wygląda. O, kurczaki Mięciotkie są. No proszę. Obletenku. Socie Aha. puściło. Zobaczymy to. I to. I to. I też to wrócimy do tego. Co robimy? Robimy pakory. Są to takie indijskie placuszki, więc zostałam tak zainspirowana, żeby zrobić coś innego, bo Grzyś mówi, że a zróbmy placki ziemniaczane, a tak sobie pomyślałam, że może dodać kilku innych warzywek. Więc dodaliśmy tak, korzeń pietruchy, dodaliśmy były, są też ziemniaki, jest por i, czy wiecie co, ziemniaki, po Marchewka. Marchewka, tak, dokładnie marchewka. I pietruszka. Tak, korzeń pietruszki. I dodałam też przyprawę Tikka Masala, i jajka i trochę mąki, jest I to wszystko. Tak. tak. I, smażymy. I smażymy. Na dwa palniki. Mmm, czujesz węglę, czy nie? Dymem, ale bardzo delikatnie, bo jabłko jest słodkie i no no. super. Ale naprawdę całkiem mocno, intensywnie pachnie e, drewnem, więc jestem ciekawa. Pyszna jest, naprawdę. Czyli to była pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy? Dokładnie. Dokładnie. Druga rzecz, którą zrobiliśmy, to było też długo wyczekiwane mycie auta. Tak, mycie auta tak. i... Udało się umyć auto. Zajęło to tak. jakieś 5 godzin. Dokładnie. Bo było strasznie brudno. Błysk auto. I powiem Wam, przez to, że to auto siedziało przez ile? Pół roku na miejscu. No ponad. To po prostu, no już tam, że tak powiem, mech zaczął narastać na nim. Jest <głos> tam w szczelinach, w szparach, no, tak. więc udało się to wymyć, wypukać wszystko i jest bardzo dobrze. Nie I nie marzy, nie bardzo. Dokładnie. Poza tą, która była. O co? Dzień dobry. Kwarantanny dzień drugi. Dzisiaj będziemy myć fana. W końcu. Bezbrudny, mega. Nieumyty pół roku. Nie luj. Do akcji. No to zaczynamy mycie. Fiaderko przyszykowane. Kaderko gotowe. Mamy gąbeczki. Tell you live Oh, won't you rub your fingers, tell my you live Oh, won't you rub your fingers, down my you live Oh, won't you rub your F fingers. Rub your fingers down my side. Girl you look at that. Oh won't you rub your fingers down my side? Do you look mad at that? Oh won't you rub your Fingers była druga rzecz, którą zrobiliśmy. Później trzecia rzecz, którą zrobiliśmy to jest to, że wreszcie mieliśmy możliwość, żeby odpalić naszego drona. Tak. Jest to super szat też. Był mały e... przelot nad naszą miejscówką. Tak, więc zobaczycie to teraz, jak nasza miejscówka wygląda na kwarantannę. I no, Fantastyczne warunki mieliśmy, bo akurat nie było wiatru, więc postanowiliśmy szybko z rana nagrać e... i przetestować drona. Więc jesteśmy super zadowoleni i będziemy nagrywać dla Was teraz też content właśnie z drona, więc też się tym super jaramy tak i czat. No. I niesamowite było to, że mogliśmy zobaczyć takie miejsca znane nam, albo miejsce znane nam z zupełnie innej perspektywy, no, prawda? To naprawdę fajne nawet. rzecz, którą zrobiliśmy. I powiem Wam, to generalnie był też projekt, który czekał już w naszym vanie. I było to malowanie. Jak widać na załączonym obrazku. No, ale jest ładnie. Jest naprawdę świeżo i, i mnóstwo światła wpada do środka. Naprawdę. Metamorfoza absolutna auta bo tak jak widzieliście na jakichś innych wideach i na zdjęciach również na naszym Instagramie no to to auto było generalnie, znaczy jest zbudowane z płyt e, takich jasnych no i dla niektórych to pasuje, niektórym to pasuje po prostu taki wygląd drewniany i spoczko ale my postanowiliśmy tak naprawdę rozjaśnić e, białą farbą e, wnętrze i absolutnie jest efekt, e, zmiana światła, które wchodzi, świeżość no i ujednolicenie tak naprawdę Tak. Jednak te lata spędzone w Danii yy, Przyzwyczajenie się do białych ścian wszędzie to Dokładnie Tak yy, dała swoje <śmiech> Dokładnie zajęło nam to dwa dni Tak by the way nie? Tak zajęło nam to dwa dni Malowanie Niby, niby nic tak, niby, tak. niby to jest mały metraż Ale te wszystkie zakamarki yy, Odkręcanie wszystkich frontów Szafek I, i dodatkowo jeszcze zawiasy malowaliśmy nie? Dokładnie Zajęło trochę. Zajęło, zajęło. I to była pierwsza warstwa, która tak naprawdę była najważniejsza, bo e, dzięki temu, że dokładnie pomalowaliśmy pierwszy raz, to drugie to było tak naprawdę tylko malowanie tych dużych powierzchni. Co jeszcze nam zostało na, na, na ten okres kwarantanny do, do zrobienia i poprawienia, to, to w końcu zamontowanie paneli e, słonecznych na dachu. To tak przekładamy to i odkładamy i a to nie pasuje coś tam, a to to, a tu śrubki brakuje i tak już, A tu wiatr jest za duży. Tak, już trzy podejścia były do tego i myślę, że za czwartym w końcu się uda. No bo wbrew pozorom... To naprawdę wymaga. To jest projekt, który musi mieć dobre miejsce, czas i, i tule, tak? Więc no. jeżeli jest za duży wiatr, to faktycznie, no, próbowaliśmy już jedno podejście zrobić w tym tygodniu, pierwszym kwarantanny, ale wiatr był taki kosmiczny, że może przy Ziemi tak tego nie czuć, ale jak się wejdzie dwa metry wyżej, to zupełnie tutaj naprawdę hula na tych polach, więc przebiało nas mega i dlatego chcemy tak odczekać na jakieś dobre warunki do tego. Ale zrobimy, zrobimy. I zrobimy. Więc to jest kolejny projekt. Który mam do zrobienia i w sumie to będzie taki finalny tak. mi się. Ale mamy jeszcze cały tydzień kwarantanny więc... Dokładnie Robimy, Zrobimy, Zrobimy. A, i to wszystko To wszystko kochani To był nasz pierwszy tydzień kwarantanny Więc myślę, że całkiem produktywny Tak I w takim razie, jeżeli podoba wam się to co robimy I podoba wam się ta społeczność, którą tutaj tworzymy I jaką jesteśmy paczką to zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka i do zobaczyska! Tak, niedługo wyruszamy w podróż. Więc Dokładnie. Będzie więcej się działo na kanale. Będzie się działo. Siema!